No cześć ekipa, witam wszystkich. Niedługo jest święto policji, dlatego chciałem ci powiedzieć trochę o rekrutacji w tym okresie i powiem ci, że jeżeli jesteś tym szczęśliwcem, który będzie powiedzmy rekrutował około 24 czwartego lipca, a 24 lipca, no niestety to jest sobota, prawda, czyli jeżeli będziesz w piątek 23, czy, czy powiedzmy 26 lipca na Anny, to nawet cały przyszły tydzień, to nie ma nic lepszego jak na sam koniec, że tak powiem imprezy, na sam koniec rekrutacji, życzyć psychologowi, czy życzyć na wywiadzie zorganizowanym, czy tak zwanej rozmowie kwalifikacyjnej, czy nawet na komisji lekarskiej wszystkiego najlepszego z okazji święta. I yy, wprawdzie jest to, nie jest to dzień wolny od pracy, ale mimo wszystko jest świątecznie, ludzie dostają awansy, czasami jakieś nagrody pieniężne, co się teraz zdarza niestety nieco rzadziej lub może inaczej, lub te nagrody nie są takie jakieś godziwe, ale może ktoś tam z psychologów dostał jakąś pochwałę, może dostał tam jakieś inne wyróżnienie i nie zaszkodzić i, że tak powiem, coś takiego zrobić. Na pewno będzie to mile widziane. Ty jednocześnie pokażesz, że no jesteś taki ziom, który ma pojęcie o tym, co się w policji dzieje. I warto sobie na przykład poczytać, kto został nominowany na Generała w policji. Ja to robię z reguły w bardzo prosty sposób. Wypisuję nominacje generalskie policja.pl. No, powiedzmy, można by zrobić jeszcze 2021. Oczywiście, i masz tutaj, tam jakaś pierwsza lepsza strona. Prawda, klikasz tutaj, i od razu widzisz, że inspektor Roman Kluster, to jest zastępca Komendanta Głównego Policji, Dariusz Wesołowski, czyli Wrocław, jak jesteś z Dolnego Śląska, to warto to nazwisko zapamiętać. Nie będzie to bardzo trudne, znaczy nie będzie trudne imię zapamiętać, bo ma takie same jak ja, natomiast na pewno trochę Yy, trudniej może nazwisko zapamiętać inspektor Rafał Kochańczyk czyli Opole niedawno tam byłem to znaczy w Opolu, nie, nie na komendzie w Opolu Artur Bielecki Lublin Piotr Leciejewski, Bydgoszcz Katowice, prawda Roman Rapsztyn Marek Ślizak to jest komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, czyli on będzie przełożonym tych policjantów, którzy potem będą pilnowali Ciebie jako tego szeregowego policjanta, żeby Cię tam ręka nie zaświeżbiała i żebyś nie wziął jakieś łapówki. Także przynajmniej, jeżeli jesteś z Dolnego Śląska, to zapamiętaj Darka Wesołowskiego, na zasadzie Pana Dariusza Wesołowskiego nadinspektora policji, generała policji. Tak, możesz zobaczyć, jak wyglądało to w zeszłym roku. Jest to bardzo uroczyste. Ten ziom w zielonym to raczej, yy, raczej chyba nie należy do, do policji, prawda? Ale wszystko, co niebieskie, to wszystko, co niebieskie, to policyjne tej Pani już chyba w służbie nie ma ale nie jest to aż takie nie jest to aż takie ważne tak to mniej więcej wygląda nominuje Pan Prezydent w chwili obecnej Duda, prawda? i zobaczymy co tam się na naszym kochanym czacie dzieje no jak jesteś, to daj mi znać po prostu, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać, bo to, to jest z reguły głównym problemem moich czatów, prawda, głównym problemem moich streamów. Natomiast jako prezent chciałem Ci dać jakąś tam, powiedzmy, przynajmniej Żebyś skorzystał w sposób multi -selektologiczny, prawda? czyli multi-plus. Dam Ci historyjkę z Krzysiem, tylko niestety pomimo, że już całe pokolenia elitarnych od dwóch lat zdają, to nie mam tej historyjki pełnej, prawda, czyli Krzyś, który zawsze wszystko gubił, już pierwszego dnia zgubił scyzory, który kupił. Nie wiadomo, gdzie go kupił i okazało się, że leżał na szaferce toaletowej. Krzyś zostawił go tam, gdy ostatnio mył zęby. Incydent i tutaj też nie bardzo wiem, co było. Chyba ten Krzyś lubił dbać o higienę jamy ustnej. Nie minął dzień, a Krzyś już zgubił kolejną rzecz. Tym razem była to zapalniczka. Szukał ją chyba cały coś tam i podejrzewał wszystkich, że mu ją ukradli. A pod koniec dnia okazało się, że niedozwolona pamiątka została zarekwirowana przez wychowawczynię. teraz yy, jedyne, co mam pewne, to to są pytania, czyli czy po zgubieniu scyzoryka Krzyś, Krzyś nie mył zębów przez trzy dni? Czy to jest prawda, fałsz, czy nie wiadomo? czwartego dnia po zgubieniu scyzoryka znowu coś yy zgubił, prawda? No tutaj jest prosta odpowiedź, ponieważ nie minął dzień, jak zgubił kolejną rzecz. Tym razem była to zapalniczka i okazało się, że zapalniczka leżała w tym samym miejscu co scyzoryk, prawda? No chyba chyba nie leżała w tym samym miejscu, co scyzoryk, skoro pod koniec dnia okazało się, że niedozwolona pamiątka została zarekwirowana przez wychowawczynię, prawda? Także tutaj masz te pytania. Jeżeli ktoś by mi tam dał resztę tej historyki o, o Krzysiu i Zapalniczce, to byłbym bardzo zobowiązany. Także cześć Damiano, cześć Wojtek, Kozik, Kozi Czy Kozikson, czy Kozikson? Kozi, Kozi Karol, ptaku, Izabela, Kujawa, Damian, Damian, Damian, Kreto, Ketron i tak dalej. Dobra, Damian coś tutaj pisze, czy jeżeli mam wymienianą jedynkę i ona ma trochę inny kolor, to nie będzie problemu z badaniem u lekarza, pozdrawiam. Mówisz o jedynce zębie, nie sądzę, żeby oni aż na samej komisji tak się przyglądali, prawda, no mam nadzieję, że inny kolor to nie jest tak jak za komuny wstawiali naprzód tak zwane amalgamaty, czyli miałbyś tutaj takiego czarnego zęba, czy jak Mike Tyson, prawda, jakiegoś tam złotego czy innego. Jeżeli to jest w miarę tam jakiś kolor podobny, to będzie wszystko okej. Okay. Bartłomiej. Dzień dobry panie Darku, miałem, mam pytanie. W 2019 miałem wypadek samochodem, doznałem złamania kości łonowej oraz krzyżowej mam w tych miejscach implanty jestem sprawny fizycznie i czy to będzie problemem na komisji No może być problemem na komisji szczególnie jeżeli widać jakieś tam blizny pooperacyjne ale nie chciałbym ci konkretnie powiedzieć ponieważ bardziej adresatem tego pytania jest ortopeda który cię leczył natomiast yy, Wszędzie, gdzie są jakieś urazy narządu ruchu, choroby narządu ruchu, oni się czepiają. Głównie jest to związane z pracą, z dość ciężką pracą policjanta, dużo chodzenia. No i tyle mam ci do powiedzenia, ale jak naprawdę będzie to, tego nic nie wie. Krzysztof, czekam na orzeczenie o zdolności do służby w Kato. Teraz słyszałem, że czeka się 2-3 miesiące, czyli będzie. Nabór wrześniowy albo listopadowy. No, tak, całkiem to jest możliwe, że tyle będzie czekania. Pewnie wierzę, że na multi są też tak zwane synonimy. Sprawa jest tutaj z synonimami prosta. One nie są trudne. I dam ci jakieś inne przykłady, ale chodzi o to, żebyś zrozumiał, w czym, że tak powiem, na czym widz polega. Czyli yy, przykładowo masz słowo ziemniak i masz pięć różnych tam, czy sześć, siedem różnych synonimów i między innymi jest też kartofel, prawda? Czyli może być ziemniak, może być słowo karton, może być słowo ziem, zmiennik, może być roślina. No niby ziemniak to roślina, ale nie roślina. Może być słowo smaczny, czy dobry, prawda? może być słowo frytka, ale no, podstawowym słowem jest tutaj y, ziemniak i kartofel. I dam Ci powiedzmy jakieś trzy inne przykłady, czyli bunt to jest rebelia, to jest zgiełk, czy to jest groźny, czy to jest wydarzenie, czy to jest rębnia, czy to jest buńczuk. Powtarzam jeszcze raz, bunt, czy to jest buńczuk, rębnia, wydarzenie, zgiełk rebelia, czy groźny. Romansować to jest lansować się, spotykać, śpiewać, flirtować, filtrować, czy to jest uczuciowość. Powtarzam jeszcze raz, czy romansować to jest spotykać, lansować, flirtować, śpiewać, filtrować, czy to jest uczuciowość i Rzecz, która w Policji nie powinna mieć miejsca, libacja, czy to jest harmider, czy to jest ukrywać, czy to jest liberia, czy to jest bibelot, czy to jest karnawał, czy to jest biba. Libacja, czy to jest harmider, czy to jest liberia, czy to jest biba, czy to jest karnawał, czy to jest bibelot, czy to jest ukrywać, czy ukrywać się, prawda? Mam nadzieję, że dasz radę. Oczywiście proponuję to już zrobić w powtórce w komentarzu do tego wideo. Jeżeli ktoś chce tam ze mną pogadać, ma taką szansę. Tradycyjnie 7, 8, 9, 2, 7, 3, 3, 3, 5. 789, 273, 335, lub tutaj masz tu. O, tutaj bardziej masz, prawda? Ten telefonik. I jeszcze jeden prezent. Zrobię taki prezent z paru pytań. Dobra. Zrobimy. No, pytania o stres i alkohol to no powiedzmy: Lubię uczucie odprężenia, które daje kieliszek alkoholu. Kiedy mam problemy, staram się odprężyć, a potem rozwiązać. Niekiedy problemy się same rozwiązują. Czuję się przygnębiony problemami. I na stres pomaga zjedzenie czegoś dobrego. I powiem szczerze, mam w tej chwili elitarnego, który powiedział w jednej z komend, powiedział do psychologa, że kiedyś urwał mu się film, jak miał tam ileś tam lat. Coś tam trochę się z, zapił, prawda. Dobra, mamy kogoś tutaj. No, witam kolego. No Dobrze, panie Darku. Ja no pan napisałem ostatnio SMS-a, wie pan może w jakiejś sprawie. No, no mów, że tak powiem, co, co, co potrzebujesz, to, to szybko wyjaśnimy na tym. No tak, to właśnie już mówię. To była właśnie taka sprawa, że miałem ostatnio Multiselecta. No. Nie będę mówił dokładnie, jakie to było miasto, bo tak Nie, jest nie, miejsce. to tam to, wiesz, taki ten. nieprzyjaciel no podsłuchuje. Wie tak, tak, właśnie o to chodzi. No i właśnie była taka sytuacja, która trochę mnie kurczę.. Y Zmartwiła lekko. No. Bo po tym wszystkim, po tym całym e, pytaniach i tak dalej, wróciłem do domu no i tak to wszystko przemyślałem. I właśnie była taka sytuacja, że było jedno pytanie na ankiecie takie, e, czy urwał mi... E, nie, jak to było dokładnie? E, czy straciłem przytomność po wypiciu mm -hmm. alkoholu? No ma... Tylko, że ja dokładnie tego pytania, panie Darku, nie przeczytałem, bo byłem zestresowany i tak dalej, tak trochę stremowany. I one brzmiało dokładnie czy po osiemnastym roku życia. A ja po 18 roku Ale to było życiu na życiu, ankiecie, czy na tak, na, tak, an tak, na, tak, na, tak. na ankiecie, bo na samym Multim nie ma pytania, czy urwał ci się film chyba. Tak, zaraz, przed, przed Multim zaraz, nie? Przed A, mówisz o tej ankiecie, prawda? No, no. Tak, tak, o to chodzi właśnie. No i zaznaczyłem właśnie, że tak. No i psycholog się mnie pyta, mówi, że. Czy była taka sytuacja? Mówię, że. Była taka sytuacja, mówię, że tam chcę być panem szczery. No i mówi, się mnie pyta, ile miałem wtedy lat? Ja mówię, że 16. Aha, Bo aha. tak teraz właśnie przemyślam sprawę, no to chyba jakbyś tam wybrnąłem w tej sytuacji, nie? No ja myślę, Którą... ja, ja myślę, że tak. Jeżeli zwaliłeś, to na, na jakiś taki głupi wybryk młodzieńczy, prawda? Mogłeś ta, mógłbym, mógłbyś powiedzieć, że powiedzmy, była jakaś. że, że nigdy w życiu wcześniej nie piłeś była jakaś tam okoliczność, prawda, była presja grupy i ponieważ nigdy nie piłeś, no to no jak wypiłeś, to po, nawet po małej ilości alkoholu się młodemu człowiekowi... No właśnie, no i tak się, tak, tak, i tak się właśnie trochę zastanowiłem, czy właśnie przez to no mi może tak po prostu nie przepuścić, no i ten, i, I ja się co? zapytał później, czy była druga sytuacja, też że właśnie, że mi się tak stało. Ja mówię, że nie, drugi raz taki było. No to tak trochę ja już tak miał taką postępną winę. Nie wiem, czy dla, chyba dlatego, że to trochę, nie wiem, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak rozmowa się rozkręciła i wszystko było dobrze. Nie powiem nic co? Nie, nie mówiłem. byłbym dobrej myśli, tylko... Um, no tylko takie opowieści są bardzo ryzykowne, wiesz. To, to jest tak, no, jakby to, było, to powiedzieć... To... Bo tak, jakieś wytłumaczenie dałeś, że chciałeś być z gościem, być szczery, prawda? Tak, na początku. Sami. Jakieś tam uprzedzenie tematu dałeś, ale z drugiej strony on może, może powiedzieć, no był szczery, albo nie był szczery, prawda? A jak napisałeś te pytania o alkohol, prawda? Alkohol, jeśli pisałeś. Bo tam tak, było, no, było i, 47 ]cie. pytań o alkohol i, i o ten. No to tak właściwie nie zaznaczałem tam. O, raczej, raczej, raczej zaznaczałeś, że piłeś, że nie piłeś. Nie, właśnie, że nie piłem, no. To, to wiesz, to widzisz, jak tu jest z tą prawdomównością, prawda, że yy, tu niby mu się przyznałeś, że piłeś, na teście się nie przyznałeś, także no, no kurde, jestem dobrej myśli, bo z naborami jest kiepsko, ale, ale kurde, żebyś się po prostu nie przejechał. Tak, tak. No Jak to mówią, no w drewnianym kościele, żeby ci wiesz, coś tam na łeb nie spadło, prawda? No też tak myślę. No, trochę, no, ja, no bądź, bądź dobrej opelek, myśli, ale, ale to jest taka nauczka, że... No, no, no, no jakby to powiedzieć, no, przykładowo no, złapałeś tam jakiegoś mu, przestępcę, prawda? A, czy, czy, czy ukradłeś coś wcześniej? No, no nie ukradłem, tylko jak miałem 16 lat, to tam coś zapierdoliłem, powiedzmy, i akuratnie, ta, powiedzmy, zapierdoliłem rower, a, a jego teraz, i, ani mi się wcześniej nie zdarzyło, ani później, prawda, no, a, teraz go zła, a teraz jest podejrzany, powiedzmy, o rower, prawda, znowu o rower. Tak. I to tak, no, niech to stanowi tutaj dla wszystkich nauczkę, że... Trzeba trochę tą prawdą tak oszczędnie gospodarować, nazwijmy to, prawda? No. Jeżeli tam rzeczywiście było, że powyżej, po 18 roku życia. No, teraz jeszcze jedno pytanie, skąd jako małoletni. Ja już tak rozważamy teoretycznie, prawda? Tak. No, no, no. Skąd jako małoletni miałeś dostęp do alkoholu, prawda? No, A, no właśnie. No tak, tak. No, ale po prostu no było taki mój właśnie pierwszy raz taki młodzieńcze. No i ten, nie, i w sensie nawet to jeżeli to, ale... no mówię, no. Um, jeżeli gość był posępny, to, to mo mogło mu to zrobić problem w sensie takim, że na teście wyszedłeś dobrze, a tutaj przestało to pasować do takiego jakiegoś twojego idealnego wizerunku, prawda? No bo tak. jak raz się dałeś w pałę, i, no na przykładowo, no nie piłeś potem nigdy, no to znowu dasz w pałę i znowu stracisz przytomność, prawda? No, no mo może być jeszcze... druga wersja wydarzeń, że lubisz tam jednak popić częściej, a yy, yy, utrata, że tak powiem, urwanie filmu to znaczy już o takim alkoholizmie, prawda, którego raczej u ciebie nie ma, no, no ale skąd wiesz, jak on to zinterpretuje, prawda? I, tak, a a tak trzecia tak sprawa to jest jeszcze taka, że, żeś to napisał, a nie powiedział tylko, prawda? Rozumiesz, że, tak. że to już jest na jakim... Także jestem dobrej myśli, ale... Tak, ale wie pan, jak, jak będzie chciał zrozumieć, tak sobie zrozumieć. No właśnie. Jeszcze nie byłem taki w pełni y, rozmięty jakoś emocjonalnie. I, I tak też tak może wtedy zrozumieć, nie? Też tak wydaje. No, no według mnie to takie, no głupio zrobiłeś, ale no nie będziemy teraz nie będziemy teraz tutaj płakać nad, nad, nad roz, rozlanym tak. mlekiem tak zwanym, prawda? No bo no co, co ci mam Jest powiedzieć? Po no, Darku no. po się takie dwie sprawy może tam komuś się też przydadzą. Na tym właśnie multiselekcie miałem e, napisać, właśnie też na tej ankiecie na początku, e, trzy wady i trzy zalety. No to właśnie jak tam pan uczył, pisałem wady, ale podględnie właśnie pracy. Czy tam mm -hmm. nie wiem, angielskiego, czy tam kompu e, o komputera, czy tam prawo jazdy na motocykl napisałem. A on później mnie zagiął właśnie na, na pytaniu psychologicznym tam już na rozmowie, jakie są moje wady pod względem charakteru. No, no ja to, tak. ja to ja to powtarzam z uporem maniaka, że jeżeli no. piszesz o braku znajomości angielskiego, matematyki czy no. tam czegokolwiek, to mm, gdyby pytanie było, no gdzie masz jakieś obszary do poprawy, prawda? jakie tak. umiejętności tam masz słabsze, czyli o nich, jeżeli mówisz na przykład, że tam powiedzmy jesteś kiepski w angielskim, to lepiej powiedzieć no nie mam głowy do angielskiego, prawda? No bo to, to już okay. wtedy jest taka, taka wada, no że tam powiedzmy no nie tyle zapominalski, czy to jakiś taki no słabo pamiętający coś, prawda? Czy, ale no powin to, to jest taki... To jest mniejsza sprawa, prawda? No, tak chyba po prostu chciał zobaczyć moją reakcję, czy tam się bardziej, bardziej się to... to... może no, chciał nie. zestresować gość, czy, tak, czy tak. pani i, i, i tam coś... Jakby to powiedzieć, zobaczyć, jak się... Jak zareagujesz i czy masz coś tam w zanadrzu jeszcze... Natomiast, no mówię, zależy od sformułowania pytania, czyli powiedz swoją największą słabość, no to... Możesz walić tam angielski, chiński, tam koreański, czy tam jakikolwiek język nie znasz, czy, a może się przydać, czy ukraiński powiedzmy, czy jakiś tam inny. Natomiast jeżeli to jest pytanie o wady, to, to raczej to są w domyśle wady charakteru, czyli spóźnialski, prawda, pracowity. Tam. I, i, I zawsze te wady jakoś tak można... Mówię, odradzam tak zwany perfekcjonizm, prawda, bo to już, chociaż niektóry, niektórzy przechodzą, bo, bo mówię, no psycholog nie jest głupi, no. raczej jeżeli jesteś perfekcjonistą, to, to, to rzeczywiście to, to lepiej powiedzieć, że, że, że mam problemy trochę z organizacją czasu, prawda, Hmm. czy coś w tym stylu i wtedy wyjaśnić, że masz problem z organizacją czasu, bo jak się bierzesz za coś, to robisz to tak perfekcyjnie, że, że, że, hmm. że zabiera ci to więcej czasu niż twojemu koledze, prawda? Tak, rozumiem. Że, no, żeby jeszcze było... takie jedno pytanie. No. No, no, no. Dawaj, dawaj. Właśnie... No dobrze. Takie pytanie właśnie było, czy ja już szkoliłem do tego testu. Ja mówię, że mówię, nie szkoliłem się. Mówię tylko, że akurat wiem, że robiłem psychotesty na kierowcę i wiem, że ogólnie trzeba y, odpowiadać nie wiem, nie, nie wiem, tylko nie, a chyba tak, chyba nie. Tylko trzeba ze zdobyć. No, tam, albo to, tak, to, albo, to masz nie. dobre wytłumaczenie, ponieważ nie no. wiem, czy zauważyłeś na przykład przed tym, tam gdzie jest te 98 pytań, to oni wprost każą pisać tak lub nie, prawda? A, tak, a, a unikać tak, się... w instrukcji tego jest, prawda? A unikać? Tak, tak, by, to... Nie wiem, czyli, czyli yy, przypuszczam, że już tu oczywiście tam część ludzi to tak czyta bla bla bla, sra, bla bla i tak czyta, że jakby to powiedzieć to... ślepymi oczami, prawda, że nie rozumie co on czyta. Ale jest dobre wytłumaczenie, ponieważ jako kierowca masz zawodowy, masz co 5 lat psychotesty i, i jeżeli powiedzmy już na pewno miałeś na prawo jazdy, potem na, na, te, na świadectwo kwalifikacji, czyli jak tak, już miałeś 2-3 tak, tak, no. razy, to, to zawsze jest jakieś wytłumaczenie, że już instrukcje psychologa na temat tych testów znasz, prawda? Znaczy no. podobnych, bo takich samych to, to nie kierowca, kierowca nie dostanie poza Ravenem, prawda? No. Po no i ogólnie też jeszcze mogę każdemu polecić tutaj kolegom, koleżankom te płatne testy, tutaj u pana ten cały kurs, no. bo ogólnie jak zrobiłem ten multiselek, no to po prostu tak, tak już trochę się pochwalę też, że poszedłem na mistrza. Pan zawsze mówi, żeby tak aż na mistrza nie iść, ale ja po prostu, wie pan, tak się zestresowałem, nie spałem prawie całą noc no i mówię, dobra, już nie mam takiej już tej percepcji no. jakichś tam ruchów czy coś. Mówię, dobra, to postaram się jak tylko najbardziej mogę. Ale na przykład, ja wiem, na przykład w jakim czasie zrobiłeś zegar, pamiętasz? I, ile minut? Nie, nie pamiętam dokładnie, ale wiem, Ale że... szybko robiłeś, czy...? Dosyć, dosyć szybko robiłem. Słuchaj, może go zmartwiłeś właśnie tym, że tutaj idealnie, prawda, a tutaj walisz, kurtę tym alkoholem. Chociaż wiesz co, no. ja bym, jak jesteś kierowcą, to bym, to, to bym jednak podczas obrony podniósł ten fakt, że wie pan co, to było dawno temu i nieprawda, no teraz jestem zawodowym kierowcą, to, to nawet o alkoholu nie myślę, prawda? Może, może, może. Ale wie pan, ja tak myślę, że to jest taki doświadczony, życiowy człowiek, mi się wydaje, to nie jest mało. Słuchaj, taki, no, tylko, yy, yy, to być ja to powtarzam do up z uporem maniaka. U faceta to przejdzie, u kobity, no, wiesz, na dwoje babka. Jeżeli miała męża pijaka, który ją tłuk, jeżeli miała ojca... Alkoholika, prawda? Jeżeli mamuśka popijała, no, no to czy, czy powiedzmy miała brata pijaka w rodzinie, który się stoczył, był mądrym człowiekiem i się stoczył. Rozumiesz, yy, czyli kobieta może czy powiedzmy kogoś z rodziny męża, był jakiś pijak, prawda? Yy, to, to ona może jakoś tak to wziąć do siebie personalnie, prawda? Natomiast facet, no, no, no, no nie wierzę, żeby był taki zupełnie niepijący, prawda? No. Tak, też tak właśnie myślę. No jeszcze tak panu opowiem na koniec, że zapytał się mnie o wady właśnie z pracy, jakie miałem problemy, jakie tam zwyciężyłem, bo temu tam opowiedziałem. No jeszcze się zapytał, czy bym wykonał rozkaz, w sensie, że rozkaz. to Jeszcze bardzo raz bardzo powtórz, rozkaz, bo, bo nie dosłyszałem. Się mnie zapytał, czy y, wykonałbym rozkaz. Ja mówię, że no, bardzo ważne umie, żeby wykonać rozkaz, mówię, prac pracuje wojsku i tak dalej. A on później mówi, czy każdy rozkaz. Ja mówię, że nie każdy rozkaz. mówi chyba, że podejrzenie przestępstwa albo ataku na godność człowieka i tak i dalej. No, to głównie ja chodzi, to chodzi o tak przestępstwo. Wiesz, wiesz, jak to z tą godnością człowieka, prawda? No. Godność to już tutaj jest taka sprawa względna, jak to oceniać. Natomiast no, jakby ci tam przełożony, nie wiem, kazał okraść tam kiosk, kiosk jakiś czy coś, no to, to, to logiczne, że czy wziąć łapówkę, czy, czy, czy, czy, po, czy uderzyć człowieka, prawda, czy, czy coś w tym stylu, to... To, to logiczne, prawda? Bo, bo teraz cała awantura pod tytułem babcia Kasia i spółka to jest właśnie, czy tu jest ta godność zachowana, czy nie zachowana, wiesz, i tak dalej, prawda? No tak, właśnie, ale ale, ale, ale. ale. Generalnie tu no, uważam, to, że, że tak. dobrze, dobrze, wybrnąłeś i, i. No i poczekajmy, wiesz, no, no co, co ci będę gadał, prawda? No. Tak. Chciał, chciałbym, oczywiście życzyć ci jak najlepiej, prawda, ale, ale ostateczną no. decyzję podejmie ten facet, prawda. No właśnie tak myślę. No i na koniec do mnie jeszcze testy takie do wypełnienia. Czy... No, no, no testy, to już tak się miałem, zastanowiłem, było... to prawdopodobnie była sprawa jakaś ratunkowa, prawda. A pamiętasz jakieś pytania z tych testów? E, takie właśnie jak miałem e, do wojska po prostu, na, nawet na przygotowawczą, takie zwyczajne, takie łopatologiczne. Takie, żeby po prostu nie zrobić sobie siebie ofiary losu, żeby po prostu nie myśleć, że o, jestem beznadziejny, jestem taki i taki, mm -hmm. żeby nie odpowiadać głupot. No i na alkohol, że nie jestem alkoholikiem czy coś. No czyli, to czyli tak widzisz, tak. jednak go y, dał ci szansę, bo dał ci jakiś test y, taki typowy, al, typowo alkoholowy, prawda? Czyli może tam no, też było tak? pytanie o urwanie się filmu, pytanie, czy kogoś nie skrzywdziłeś po alkoholu, takie tam, no. y, to, co, to co na psychotestach dla kierowców dostają osoby, które zostały złapane za jazdę po alkoholu, prawda? Mhm. Czyli przykładowo, jak dostałeś pytanie, lubię uczucie odprężenia, które daje kieliszek wódki, jak napisałeś? No chyba tak, bo sobie miałem takie pytanie. No, no ale napisałeś tak czy nie? Odpowiedź jak on Nie, nie, zaznaczyłem, że nie. No, a na przykład zdarzyło mi się mieć problemy z powodu picia alkoholu? Zaznaczyłem, że nie. No, no nie, prawda? I, i, i... I teraz, no. teraz pytanie, czy, czy, czy ten jeden incydent yy, co miałeś, prawda, czy miałeś wtedy tak. jakieś problemy, czy nie miałeś, prawda, no bo skoro urwał ci się film, to, to był problem urwania się filmu, czyli czy, czy, czy, czy, czy, czy to no. sprawdził ci prawdę, czy nie niepraw... no, no, no widzisz, można się tak motać, różne no, takie... Bo to tak się do, do mnie bywać tylko i... Różne się fajne podaję, takie teoretyczne rozważania można mieć. No i tyle, no. Bądź dobrej myśli, prawda. Zbliża się święto policji, to mo może gość, gość jakoś tam... A przykładowo, na zabawach towarzyskich lepiej się bawię przy alkoholu? To znaczy, wszystko, na no nie. Jeśli takie właśnie pytania były potwustliwe, jak tam na alkohol, mhm. czy jakieś uczucia sprężenia, czy coś, to właśnie zaznaczałem, że nie. Sący... W jestem taki, że ja w ogóle za bardzo nie jestem jakiś imprezowiczem, czy coś, ale wtedy akurat zrobię po prostu głupotę, że Źle czytałem pytanie. Mi się wydawało, że to pytanie brzmiało do 18 roku życia, czy miałem coś takiego. Mm -hmm. I mi się tak po prostu z tego nie niewyspania, z tej tremy i tak dalej, tak znaczyłem, że tak. No i to była właśnie taka głupota. Przy piwie, przy piwie łatwiej nawiązuje znajomości? Też nie, też nie. Są sytuacje, w których się trudno nie napić? E, też właśnie znaczyłem, że nie. Wszystko z alkoholem, to tak właśnie, że nie. No dobra, no, no, no bądź dobrej myśli, kurde, prawda? Tak. No. Natomiast, natomiast no, to ten człowiek decyduje i on jakąś musi, na pewno wykonał jakąś pracę myślową. Mhm. No, bądźmy, bądźmy, bądźmy tej myśli, że będzie wszystko dobrze. Także odezwij się, no. jak to się, że tak powiem, skończyło, przynajmniej tak, z tego tak, powodu, tak. No, że ja będę wiedział, jak ten gość się zachowuje, tak. prawda, a, a, a, no, odpukać. Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale jeżeli będzie źle, to, to jest wyraźne zalecenie jakieś dla przyszłych szkolonych, że, że nie można się, że z alkoholem nie ma żartów. Tak jak, z bomb jak jest słowo bomba tak. na lotnisku, prawda? To nie ma żartów, że to jest bomba, bombka, tam nie wiem, ta choinkowa, prawda? Mhm. Czy jakaś inna, czy bomba w górę na, na tym, tylko to nie ma żartów, prawda? Tak. Ale wie pan co, pod ten profil właśnie policjanta to chyba potrzeba już tak perfekcyjnie mi się wydaje. Że nawet poznaczyłem, że nie lubię dzwonić do rodziców, że to, że tamto, że nie jestem takim właśnie, że tęsknię za domem wszystko potrzebne właśnie elegancko. Słuchaj, no bo Ale... test jest robiony pod kątem, je, jedzie tam kupa ludzi do tego Szczytna, czy tam, gdzie tam ta szkoła jest, prawda? No. I nagle się okazuje, że, że połowa na pierwszą przepustkę chce wypierdolić, połowa, no, większość chce no. na tą pierwszą przepustkę wypierdolić, bo żona, bo mama, bo tam jaka kochanka, czy tam jakaś inna dziewczyna, prawda? Mhm. No a ktoś tam musi zostać, no. I, i, no i oni też wolą Przynajmniej w teorii takich, który, który tam trochę w koszarach posiedzi i się pouczy, a nie, a nie tylko będzie zapierdalał, wiesz, powiedzmy, tak. z, nie wiem, tam z Piły do, do Bogatyni, czy, czy, czy do, do Przemyśla, no. mhm. Dobra, a, a tak, tak y, który raz się tam, że tak powiem, starasz? Przypomnij mi. Pierwszy raz, pierwszy raz. Pierwszy raz. Jak do Woja, to do Woja testy są trudniejsze niż do Policji, łatwiejsze? Nie do wojska, tylko takie po prostu trzeba, ma się minutę, jeśli chodzi o przygotowawczą, no to są łatwe. A jeśli chodzi o zawodową, no to ma się minutę na rozwiązanie jednego testu mniej więcej. Po prostu trzeba zaznaczać tam według swojego domniemania, nie robić jakiegoś, jednych chłopach tylko ogólnie nie zdał wojska tam właśnie z tych moich znajomych, bo to bardzo taki był, tak się po prostu bał zaznaczać pytań, chciał wszystko perfekcyjnie. No i nie starczyło obu czasu. To normalnie trzeba być z, z, z sobą po prostu i tyle. A, a to, co się tam uczyłeś, powtórzyło się wszystko? Czy coś tam, jakieś inne rzeczy jeszcze były? Kurczę, pan z tego wszystkiego, z tego niewyspania, z tej tremy, tak nie zapamiętałem, także że kurde, jakoś tam się nie dołoży tego wszystkiego. Dobra, za... ale, ale to będzie wszystko, wszystko tam prawie było. Czyli nikomu nowości nie było. Dobra, no. Dobra, jak coś coś jeszcze inspirującego powiedzieć kolegom, to, to, to zapraszam, dolecę do końca hangoutu i, no i myślę, że na no, dzisiaj... No, nie, no, także wszystko właśnie powiedziałem no także po prostu trzeba uważać na ten alko alkohol. I no, to są niby takie pytania o, o, o dupie marynie, prawda? Mm, jakby to powiedzieć, no, no w sumie prawda, przy piwie czy się łatwo nawiązuje znajomości, no, no, no, no, no wiadomo, że. No niby, prawda. Niby, pra no, no, no. niby prawda. Niby no, prawda. No, jak siądziesz tam, wypijesz pięć piw, to, to. to um, to, że tak po, o, alkohol pozwala zapomnieć o kłopotach. No, no, no na krótką chwilę pozwala, prawda? Bo się weźmiesz, napijesz i, i myślisz o czym tak. innym, ale, ale generalnie problemu to jakiegoś tam mhm. nie rozwiązuje, prawda? Na, tak, no. Z drugiej strony to, to on w ogóle nie wypytywał. tam nowych jak się tam pytań nie brnął, jakoś nie, nie mhm. próbował też zainteresować. Zapytał się tylko o zainteresowanie też, jakie mam, to mu tam powiedziałem. Niezmiedzone oczywiście z alkoholem. No i tyle, tak to normalnie ze mną dobrze rozmawiał, tylko że akurat widziałem, że trochę wtedy jakby tak mnie chciał mi powiedzieć. Mówi, no kurde, jakbyś mi jakbyś zaznaczył, że. Znaczy, że tak, mówię no tak, wrzuciłeś tą kurwa łyżkę, dziegdziu do, do beczki miodu, no tak no, dobrze, zepsułeś tak, dobre tak. wrażenie, mam, mam, ma, moje wrażenie jest takie, ale. Ale jakoś to później jakoś to rozgoniłem, jakoś to nadgoniłem później. No dobra, tak to, to, to To dzięki ci. Ale, ale napisz no mi jak potem, jak, jak ci poszło, dobra? Bo, bo na tym tak mi zależy. zależy. Bo ja się dobrze, też uczę. To że, to, że, to, że mniej więcej tam wiem, o co chodzi, to nie oznacza, że ja siedzę w głowie drugiego człowieka i, i, i, i moja decyzja, że tak powiem, była bardziej empatyczna, prawda? No, przyznał się, wyciągnął wnioski, żałował, prawda? Dostał się do drugiej służby, prawda? Sprawdza się tam... Natomiast, no, miejmy nadzieję, że będzie okej. Okay. Dobra. No, właśnie, że... no, no, dobrze, no. Jest... Ja chcesz coś zapytać, spokojnie, no. No jeszcze, panie Darku, dam nie zapytać, ale zapytał się mnie ogólnie, jakie miałem problemy właśnie tam wojsku. Znaczy, sformułował pytanie tak, że czy nie wykonałem jakiegoś zadania. A mhm. ja mówię, nie no, mówię, zadania wszystkie wykonywałem, mówię, tylko raz miałem problem chyba z nauczaniem się prawo użyć do broni tak na czas, coś takiego, ale później się podwoliłem, raz, dwa nauczyłem, mówię, nie problem, no to się mnie zapytał tego prawo życia broni. To było, mówię, 8 miesięcy tam jaki tam miałem ten sprawdzian z tego wszystkiego. Czy ja sprawdził się, powiedziałem po prostu. Pierwsze cztery zdania mu powiedziałem. I tak na luzie, nie puściłem buraka, nie zestresowałem się, nie zacząłem tam barkami rzucać na boki. Tylko mówię, może, no kurczę, mówię, 8 miesięcy było, to już mówię, nie pamiętam całego. Mówię, ale jak trzeba, to tam się poduczę mówię, i się nauczę tego, na policji na pewno się przyda. Ale nic nie powiedział tam, nie, nie, żadnego grymasu nie miał otwarzyć tam coś tam, no, normalnie to... jakoś tak to No bo, a, a tak z ciekawości, czemu z tego wojska chcesz do policji? To już tak prywatnie, a, no nie, nie tak jak po... dla psychologa, tylko tak jak dla człowieka. No, no, to panu powiem, że jak już tak rozmawiamy, że no właśnie na jednym hangaucie właśnie też pisałem komentarze, że wojsko jak to wojsko, pan właśnie też wie że człowiek się nie narobi, a co się naboi, co się tam co się patrzy, to jego. No i to też właśnie lep, lepsza praca jest ogólnie, jest stabilność tej, tej pracy, bo nie ma tego kontraktu, jest ten kontrakt trzyletni pierwszy, a później już jest normalnie, Policjant jest też szanowany właśnie w tych sprawach, a żołnierz to zawsze żołnierz tam. tak, no ta, jest... bo wojny nie ma, teraz nawet z Afganistanu wyjechali, prawda... Tak, no może się rządy zmienią czy coś, może powiedzą, że redukcja etatów i będą znowu te koszary tam zmniejszali, jak tam za innych rządów i będzie znowu tam, a człowiek jest człowiekiem, człowiek chce mieć stabilnej pracy, nie chce się znowu bać i znowu tam starać się innej roboty. No i tego tak właśnie myślę sam dla siebie. No, Bo i ty no, jesteś i to jest to, fajne, z korpusu szeregowych, czy już podoficerów, czy... Nie, ja to wie pan szeregowych, to właśnie była akurat ten kryzys, z tą epidemią i tak dalej, to myślałem o okazać się za pracę, a u mnie tam w okolicy jednostka wojskowa jest poszerzona, powiększana. No i tak potrzebowali ich ogólnie, no. No a dobra, to, tak to właśnie wyglądało. Słuchaj, no, zobaczysz tą służbę, zobaczysz tamto, masz jakieś porównanie, prawda. To, no. to, co ja każdemu mówię, no, wojsko to nie jest taka konkretna robota, prawda, no bo policjant wiadomo, złapał złodzieja albo nie złapał, prawda? Tutaj no, czy ty wystrzelasz na 100%, czy na, czy, czy same pudła, prawda? No to tak jak nie ma wojny, to nie ma żadnego znaczenia, prawda? No. No Taką samą amunicję zmarnowałeś, a u policjanta już ma znaczenie, bo, bo jak będziesz strzelał tam do jakiegoś bandziora, no to może trafi w nogę i go nie zabije, prawda? Czy, czy w oponę, czy... Także lepiej być... A, a, a, ale w momencie, kiedy będziesz strzelał z bandziorem, to, to może ocalić swoje życie, czy czyjeś życie, prawda? No tak... O to chodzi. No, no dobra. się odnosi tego... No ja to, kurczę mojego w tej stopie mojej, co do pana mówiłem, no to mi się wydaje, że to przejdzie, bo ja, nie, on się mnie pytał, czy to był pierwszy raz, czy drugi, mówi, że to był pierwszy raz, tylko jak powiedziałem, wiek 16 lat, no to on wtedy tak trochę jakby tak mu... Jakby chciał mi co, coś powiedzieć, że, że to te pytanie tak nie brzmiało, coś takiego. O no, to mówisz. No bo ja tak ankiet za bardzo. Ankiet za bardzo nie znam no. do, do Multiego. Sam test z komputera znam bardziej niż. Bo ankiety mogą być różne po różnych tych, po, po różnych komendach. Ale generalnie jest o to, to samo, prawda? Tak. Bo, jakiś taki życiorys, tam wrzutka z alkoholem, bo, bo no teoretycznie nie są pijaków, prawda, czy, czy ludzi takich problematycznych, wiesz. No właśnie. No dobra. No dobra panie Darku, to dziękuję za... Dobra, za, trzymaj za. się, dzięki ci, ci za, za, za, tak powiem, jak to ładnie teraz określają, no. wyjście ze strefy komfortu I, i, i czekam na jakieś info od ciebie, jak już będziesz, będziesz coś wiedział, no, no mam nadzieję, że, natar że starczą, prawda? Dobra. Tak, tak. Dziękuję. Panie Trzymaj się, cześć. Do następnego. Dobra. Lecimy z czata, prawda? Patrzymy tutaj. Witam panie Darku. Jak wygląda rekrutacja w Kielcach? No spoko. Patrzę tutaj, czy rekrutacja w Łodzi jest problematyczna? Tak, jest problematyczna. Są dziwni psycholodzy i, i często, często uwalają tam, gdzie bym się nie spodziewał, czyli na Komisji Lekarskiej, prawda? Momencik. Admirał, właśnie odlałem test psychologiczny we Wrocławiu. No, admirał, kurde, za wysoki stopień masz wojskowy, czy tam jakiś marynarski, żeby cię kurde, chcieli wziąć do Wrocławia. Podejrzewam, że oblałem za to pytanie, czy trzęsą mi się dłonie, to powiedziałem, że właśnie teraz trochę na tym spotkaniu z psychologiem. Całkiem możliwe, ponieważ trzęsące się dłonie to są... No, objawem stresu, prawda? Zaraz sprawdzę, jak to pytanie wygląda w rzeczywistości. Momencik. Pytanie jest, w ostatnim czasie byłem tak zdenerwowany, że trzęsły mi się ręce. Takie jest pytanie. W ostatnim czasie byłem tak zdenerwowany, że trzęsły mi się ręce i niestety yy, całkiem możliwe, że uwaliłeś za to pytanie, jeżeli powiedziałeś, że no teraz ci się trzęsą te łapy, prawda? Pytanie o tatuaż, co mówisz, dlaczego je zrobiłem? No wymyśl jakiś powód sensowny, ale nie mam jakiegoś patentu jednej dobrej odpowiedzi. Damian, panie Darku, 3-4 lata temu składałem papiery do policji, ale sytuacja zmusiła mnie przerwać, ponieważ musiałem wyjechać. Skończyło się tylko wyłącznie na złożeniu papierów. Nie byłem na żadnym teście. No to jak nie byłeś na żadnym teście, to jakbyś nie był w ogóle, nie rekrutował. I to, to po prostu podejście jakby pierwszorazowe. I tu moje pytanie, czy na ms czy na rozmowie będą to wiedzieli i pytali o to. Znaczy na rozmowie będą wiedzieli, że składałeś papiery, natomiast na MS-ie nie sądzę. Jego szkoła została wydłużona do 4,5 miesiąca. No wreszcie, wreszcie, bo, bo, bo wydaje mi się, że puszczali niedouczonych policjantów dustus. Co sądzi pan o aktualnej sytuacji w policji? Czy przyjmują teraz każdego jak leci? Czy jednak wybierają? No no jednak trochę przebierają skoro, skoro tutaj kolega admirał uwalił test do Wrocławia, prawda? Jest łatwiej, ale to nie oznacza, że, że, że tak zupełnie łatwo. Tutaj Rafał Vlog. Zapraszamy na naszego Discorda. Także serdecznie zapraszam. Są tam, wrzuciłem tam jakieś dwa symulatory, także darmowe żółte kółko i, i darmowy zegar. Cześć, cześć Łosiu, Fake. Dobra. Izabela, panie Darku, nie poszło mi dwa razy na sprawnościówce, mam już 31 lat, czy warto próbować? Chciałabym dać ostatnią szansę. Z tym, że teraz chcę yy, zapisać się do elitarnej, gdzie mogę znaleźć info. Właś, właśnie tu mam dylemat, Izabela, że, że kurde, czy trzeci raz nie powtórzysz tej nieszczęsnej sprawnościówki, prawda? A przy okazji zaczniesz się tłuczyć, no. I, i po prostu musisz napisać mi na ten... Yy, na maila elitarna szkoleniowa gmail.com, prawda? Cześć Zośka, mam nadzieję, że fajnie jest tam, gdzie służysz. Piotr, jak z nauką na szkółce poziom studium, jak na dobrej uczelni, czy cisną? No, dobre pytanie, prawda? Dobrze, Łosiu to odpowiedział: Nie ma szkółki, żadnej, jest to najwyżej szkoła poli. Ptaku, gdzie zakupisz płatny kursu pana? No ptaku musisz napisać na elitarna szkoleniowa małpa gmail.com, prawda? Już moment, elitarna szkoleniowa Małpa gmail.com tylko sprawdzę, czy dobrze napisałem. Dobrze. Yy, be, be, be, be. Izabela, jak z testem wiedzy coś się zmieniło? No ten z wiedzy jest w tej chwili powszechnie dostępny, tam niebiescy 997. Wszystkie pytania są, jakie przerobisz z tej strony, to masz 30 punktów na spokojnie. Mm -hmm wie ktoś jak wygląda sytuacja w Krakowie, ile trzeba mieć punktów. Jak ktoś wie, to niech, niech, niech powie. Nie wie pan jak długo się czeka na telefon odnośnie kiedy będą testy fizyczne TWO albo ktoś z czatu, złożyłem papiery w końcu czerwca do KWP i na razie cisza. No, przypuszczam, że do, do, do końca święta policji do święta policji, czyli do 24 lipca, to nikt ci nic, niczego nie odpowie, bo żyją, na, są w nastroju świątecznym, prawda? Papa, pa, już patrzymy. Yy, łosiu, Katowice, Wrocław, Gdańsk i Warszawa biorą jak leci, z tym, że Warszawa ma przewaloną komisję, składają u siebie w województwie, potem przenoś papier. Dobra i Szymon, a tu widzę do Łosia, jestem po RK i stoję ze 163 punktami w miejscu, więc pewnie i województwa się domyślasz, pewnie, pewnie podkarpackie, Rzeszów i spółka. Słuchajcie, kochani, wydaje mi się, że na dzisiaj starczy, także dziękuję koledze za info odnośnie no, pewnej wpadki że tak powiem, celebryty naszego. Niestety ja bym się tutaj na jego miejscu no, nie obnosił z tym, że, że kurde urwał mi się kiedyś film. Także na tym kończę. Jeżeli chcesz coś napisać jeszcze to zrób to w komentarzu do tego wideo. Tutaj gdzieś subskrypcja kanału tam gdzieś kolejny filmik i jeszcze cześć Witam Panie Darku, mam pytanie, czy po dziewięcioletniej służbie w Policji, jak mnie zwolnili za przekroczenie uprawnień, rzucą mnie od razu podczas ponownej rekrutacji? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, Czesiu, kurde, jak Boga kocham, nie wiem. Ty tak naprawdę wiesz, za co dupę zmoczyłeś. Jeżeli to jest coś poważnego, to cię odrzucą, jeżeli coś tam typu gówno, byle co ale tak z ręką na sercu, to, to, to życzę Ci jak najlepiej. Dobra, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.